Dzięki, że mnie zaprosiłeś. Samotne śniadanie wielkanocne musiałoby być dość przygnębiające dla nas obu. Pamiętasz, jak rok temu generał kupił barszcz czerwony zamiast żurka? Dobrze, że tym razem się nie pomylił. Ha, szkoda tylko, że nie może spędzać wielkanocy z nami. Lany poniedziałek nie będzie taki sam bez jego wódy z THC. Takie rzeczy dwa razy się nie dzieją. Życie byłoby za piękne. Jebana nocna zmiana. Jak myślisz, może chociaż w piątek nie będzie pracował? Zawsze pracuję w piątek, ale przynajmniej w dzień. Może wróci na tyle wcześnie, żeby móc coś jeszcze zachlać przed sobotą. Czy my za dużo pijemy? Moim zdaniem to nie jest tak, czy dużo, czy nie. Gdybym miał powiedzieć, co podoba mi się w chlaniu, najbardziej powiedziałbym, że stan, stan, który pozwala mi robić rzeczy, których normalnie bym nie zrobił i co ciekawe, to właśnie przypadkowe libacje alkoholowe wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że gdy kupuje się pewne piwa, nawet na pozór wysokiej jakości, by że nie znajduje się satysfakcji która, by tak rzec, pomaga się nam najebać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ ja chleję i dziękuję alkoholowi. Dziękuję mu. Życie to drink, życie to woda, życie to wino. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz, skąd posiadasz tą wątrobę? A ja odpowiadam, że to proste. To brak chęci do życia. To właśnie on sprawia, że dzisiaj na przykład wypię ta niego browara, a jutro kto wie. Dlaczego by nie urżnę się w trupa i będę wyrabiać wino z twoim wujkiem. Ty jednak jesteś pierdolnięty fartek. Lubię cię za to. Szczęśliwej Wielkanocy, a przynajmniej chlanego poniedziałku. Nie chlejcie jak debile w święta, albo skończycie jak Meneliks. Generał... Kurwa, idziemy chlać.